Najpopularniejszym obecnie standardem warstwy dostępu do sieci jest Ethernet. Standard ten określa dwie pierwsze warstwy w modelu OSI. Warstwa pierwsza związana jest z fizycznym przesyłem sygnału, np. przy pomocy skrętki zakończonej złączem RJ45 lub przy pomocy sygnału Wi-Fi 2,4 GHz albo 5 GHz. Przy czym są to dwie najpopularniejsze odmiany warstwy fizycznej Evernetu i każda z nich dzieli się na kilka lub kilkanaście standardów, z których każdy opisuje różną prędkość. Przykładowo Ethernet przesyłany po skrętce może być standardem 10 Base t, 100 Base t lub 1000 Base t, zależnie czy jest to łącze 10, 100 czy 1000 megabitów na sekundę. Dodatkowo istnieją też inne standardy o innych końcówkach w nazwie, dotyczące np. przesyłania ramek ewernetowych po światłowodach, ścieżkach na płytkach drukowanych lub innych kablach. Warstwa druga określa format ramki Ethernetowej, adresy warstwy L2, rozwiązywanie problemu kolizji w dostępie do medium transmisyjnego itd. Adresy warstwy L2 w Eternecie nazywane są adresami sprzętowymi lub adresami MAC, gdyż standardowo taki unikalny adres dla danego urządzenia sieciowego przydzielany jest przez producenta. Są to adresy 48-bitowe zapisywane w notacji dwukropkowej, gdzie każdy bajt zapisywany jest jako dwie cyfry szesnastkowe i oddzielany od innych dwukropkiem. W odróżnieniu od IPv6 nie stosujemy tutaj kompresji zer do dwóch dwukropków. Określony jest sposób ustalania adresu sprzętowego hosta o danym numerze IP. Odbywa się to poprzez wysłanie na adres rozgłoszeniowy warstwy drugiej, którym jest 48-bitowa liczba złożona z samych bitów o wartości 1. Prośby, aby host o podanym w takim pakiecie adresie IP podał swój adres MAC. Taki pakiet odbierają wszystkie hosty w danej sieci fizycznej, tak domenie rozgłoszeniowej i jeżeli któryś z nich stwierdza, że to IP, o które jest pytany należy do niego, to udziela odpowiedzi do nadawcy tego pakietu, informując pytającego o tym, że on jest posiadaczem takiego adresu IP. Do wysłania odpowiedzi korzysta z adresu MAC i IP pytającego, zawartego w pakiecie z pytaniem. Dzięki temu pytający potrafi poprawnie zaadresować ramkę Ethernetową zawierającą pakiet IP mający trafić do danego hosta. Aby uniknąć zbyt częstych zapytań informacja taka jest przechowywana przez pewien czas w lokalnej tablicy mapowań IP na adresy sprzętowe. Generalnie adres L2 zawarty w ramce nie zawsze musi zgadzać się z adresem IP pakietu przesyłanego tą ramką. Warto tutaj przypomnieć sobie to o czym mówiliśmy przy omawianiu zasad routingu. Jeżeli trasa routingu wskazuje bezpośrednio na dane urządzenie, to adres ramki L2 będzie MAC adresem hosta o numerze IP zawartym w przesyłanym pakiecie. Jeżeli jednak pakiet ma trafić do routera, to adres w ramce L2 będzie MAC adresem routera o IP wskazanym w danym wpisie tablicy routingu. Opisane odpytywanie o adres L2 posiadacza danego adresu IP w IPv4 realizuje protokół ARP, który do przesyłania swojej struktury danych używa bezpośrednio ramek L2. Natomiast w IPv6 jest to NDP, który korzysta z pakietów ICMP wersji 6, czyli jest obudowywany całym pakietem IP adresowanym na stosowny adres multicastowy. Zapytania odwrotne, czyli o adres IP hosta o danym adresie L2, są możliwe z użyciem protokołów Reverse ARP dla IPv4 i IND dla IPv6. IND działa analogicznie do NDP, ale jest stosowny jedynie w specyficznych sieciach L2. Natomiast Reverse ARP wymaga obecności w sieci serwera tej usługi, który posiada informacje o wszystkich adresach MAC i przypisanych im adresach IP. W dzisiejszych czasach sieci Ethernetowe posiadają typowo strukturę gwiazdy bądź drzewa, czyli mamy tutaj pewnego rodzaju koncentratory, do których dołączone są poszczególne hosty. Koncentratory te są pudełkami z dużą liczbą złącz takich jak RJ45 lub złącz światłowodowych i mogą być łączone także ze sobą. Wtedy zamiast zwykłej gwiazdy mamy gwiazdy wielokrotne lub drzewa. Przykładem takiego koncentratora są huby bądź switche eternetowe. Huby są obecnie już rzadkością i wykorzystywane są wyłącznie switche. Rolą obu tych urządzeń jest zapewnienie przekazywania ramek ethernetowych pomiędzy podłączonymi hostami. Prawdziwy hub eternetowy robił to po prostu łącząc elektrycznie linię nadawczą każdego ze swoich portów z wszystkimi liniami odbiorczymi i odpowiednio wzmacniając sygnał. Powodowało to, że nadawana treść trafiała zawsze do wszystkich podłączonych hostów i tylko jeden z nich mógł w danej chwili nadawać, gdyż inaczej doszłoby do wzajemnego zagłuszania się nadawanych informacji. Wszystkie komputery podłączone do takiego huba znajdowały się w jednej domenie kolizji. W przypadku switcha każdy z jego portów to niezależne łącze punkt, punkt z osobnymi przewodami nadawania i odbioru, do którego dołączany jest pojedynczy komputer lub inny switch, dzięki czemu kolizje nie mają racji bytu. Switch ponadto na takie łącza stara się kierować ruch w oparciu o adresy zawarte w ramkach Ethernetowych. W tym celu zapamiętuje na którym z jego portów widoczne były poszczególne MAC adresy jako źródłowe w tak tablicy adresów MAC. Jeżeli Switch w swojej pamięci ma, że dany MAC adres jako źródłowy był widoczny na porcie X, to ramkę do niego adresowaną wysyła tylko na port X. Jeżeli nie wie gdzie skierować daną ramkę albo jest ona adresowana na adres rozgłoszeniowy, to kieruje ją na wszystkie swoje porty. Gdy host do którego adresowany był taki pakiet na niego odpowie to Switch zauważy jego adres jako źródłowy i będzie już wiedział do którego portu jest on podłączony, czyli gdzie kierować kolejne ramki do niego. Switch czyści także stare wpisy z tablicy Maców, aby lepiej reagować na zmiany w układzie sieci. Dzięki tym cechom na przykład każda z dwóch par komputerów do niego podłączonych może komunikować się z pełną prędkością nie zagłuszając swoich transmisji i nie musząc słuchać transmisji drugiej pary hostów. Dodatkowo takie działanie switchy powoduje pełną regenerację sygnału przy wysyłaniu ramki na dany port. W przypadku huba przesyłany był oryginalny sygnał elektryczny, który ulegał jedynie wzmacnianiu, jednak jego zbocza traciły stromość i itd., przez co stawał się on mniej czytelny. W przypadku switcha każda ramka jest dekodowana do postaci cyfrowej ciągu 0 i 1 i ponownie generowana na odpowiednim porcie, dzięki czemu nie tracimy na jej jakości przesyłając ją przez kolejne switche. Dodatkowo możemy łączyć różne warstwy fizyczne w ramach jednej sieci, na przykład skrętkę oraz światłowody, wystarczy tylko, że switche będą miały odpowiednie gniazda. Ethernet pozwala również na wirtualne podzielenie pojedynczej sieci fizycznej na wiele niezależnych odseparowanych od siebie, niekomunikujących się ze sobą w warstwie drugiej, wirtualnych sieci nazywanych vilanami. Wilany identyfikowane są przy pomocy numerów, które są 12-bitowymi liczbami, czyli z zakresu od 0 do 4098. Jeżeli byłoby to za mało lub potrzebowalibyśmy mieć vlan -y wewnątrz sieci będącej vlan są na to odpowiednie rozwiązania, jednak nie będziemy ich tutaj omawiać. Działanie mechanizmu wirtualnych sieci LAN opiera się o wykorzystanie switchy zarządzalnych, czyli takich, które możemy konfigurować. Najprostszy wariant działania wilanów opiera się na tym, że każdy port Switcha jest przypisywany do jednego z iluś skonfigurowanych na nim wilanów i Switch pozwala na komunikację tylko pomiędzy portami należącymi do tego samego VLANu, a żadne pakiety nie są przekazywane pomiędzy portami różnych wilanów. Takie podejście działa dobrze dopóki mamy jeden Switch i nie mamy wielu hostów, które potrzebują być w dwóch lub więcej takich wirtualnych sieciach. Bo, gdybyśmy mieli na przykład 10 Wilanów i jeden host, który musi być w nich wszystkich, bo jest routerem dla wszystkich tych sieci, to host ten zajmowałby 10 portów w switchu i wymagał 10 kabli. Podobnie, gdybyśmy chcieli lub musieli rozpiąć taką 10 sieć na kilku switchach, kolejne 10 kabli do każdego. Rozwiązaniem tego problemu są WILANy tagowane, czyli takie gdzie ten 12-bitowy numeryczny identyfikator WILANu dodawany jest do każdej ramki związanej z danym WILANem, dzięki czemu możemy kilka WILANów przesyłać wspólnym kablem bez obawy, że się pomieszają. Urządzenie sieciowe, takie jak switch czy komputer, rozumiejące tagowane wilany, będzie mogło w oparciu o ten identyfikator ruch nim oznaczony skierować na odpowiednie swoje porty należące do tego wilanu lub powiązać z właściwym dla niego interfejsem sieciowym. Oczywiście Switch otrzymujący ramki z tagowanym vlan może je przesłać zarówno w formie tagowanej np. Na, na inny interfejs, na którym dostępny jest inny zbiór vlan lub usunąć z nich ten tag i wysłać na interfejs przypisany do tego vlan jako nietagowany. Podobnie do ramek odbieranych z takiego nietagowanego interfejsu Switch doda odpowiedni tag przed wysłaniem ich interfejsem tagowanym. Możliwe jest również zgrupowanie kilku portów ethernetowych w ramach jednego portu wirtualnego. Może to służyć zwiększeniu niezawodności łącza albo zwiększeniu przepustowości tego łącza. Takie rozwiązanie nazywane jest port trunking lub bonding. Dzięki takiemu zabiegowi mając dwie karty gigabitowe w komputerze możemy utworzyć z nich trunk o przepustowości 2 gigabity. Oczywiście pod warunkiem, że switch do którego jesteśmy podłączeni obsługuje takie rozwiązanie. Może to służyć także zwiększeniu niezawodności sieci, gdy takie łącza poprowadzimy różnymi rzeczywistymi trasami lub do dwóch różnych switchy komunikujących się ze sobą w odpowiedni sposób. Przy omawianiu IP mówiliśmy o polu TTL, które służyło eliminacji zapętlonych pakietów. Ethernet nie ma tego typu pola w ramach ramki i jest podatny na problem pętli. W związku z tym został opracowany protokół STP oraz jego kolejne wersje i warianty, który służy eliminacji pętli. Protokół ten wymienia pomiędzy urządzeniami go obsługującymi pakiety zawierające taki licznik w celu wykrycia pętli i urządzenie, na którym została wykryta pętla, zobowiązane jest wyłączyć jeden z interfejsów ją tworzących. Z zastosowaniem STP niekiedy celowo konfiguruje się sieć tak, aby zawierała pętle, które są wyłączone przez ten protokół. Służy to temu, że jeżeli zostanie przerwany aktywny link biorący udział w rozłączonej pętli, to protokół STP wykryje brak potencjalnej pętli i włączy nieaktywny interfejs, co spowoduje włączenie zapasowego linku. Mechanizm ten ma wady związane z czasem rekonfiguracji i przypadkowością decyzji STP, który z linków jest wyłączany. Jednak bywa stosowany, zwłaszcza gdy sprzęt nie pozwala na nic lepszego, np. odpowiedni bonding interfejsów z użyciem LACP. W przypadku najczęściej spotykanego w warunkach domowych czy biurowych Ethernetu realizowanego po kablu, wykorzystuje się typowo ośmiożyłowe kable złożone z czterech skręconych par. Najpopularniejszym kablem jest kabel UTP kategorii 5, niekiedy określonej 5E. UTP oznacza, że jest to kabel nieekranowany. Możemy się spotkać również z kablami ekranowanymi, np. FTP, SFTP i innymi tego typu kombinacjami nazw. Wiążą się one ze sposobem ekranowania, czyli mogą być ekranowane poszczególne pary, może być ekranowana jedynie całość kabla, bądź też może być ekranowana całość i poszczególne pary. Skrętka wykorzystywana jest do transmisji różnicowej, czyli w obu przewodach składających się na daną parę nadawany jest jakiś sygnał, tyle że nie interesuje nas to czy mamy stan wysoki czy niski na którymś z tych przewodów, ale różnica pomiędzy tymi przewodami. Na przykład jeżeli różnica ta jest mała to mamy 0, a jeżeli jest duża to mamy jedynkę. Zaletą tego typu transmisji jest to, że jeżeli wchodzi jakieś zakłócenie, czyli mamy do czynienia z wyindukowaniem jakiegoś dodatkowego napięcia w tych przewodach, to jako że są one skręcone i położone blisko siebie, to zakłócenie wyindukuje podobną zmianę napięcia w obu przewodach. W związku z tym różnica napięcia pomiędzy tymi przewodami nie będzie na to wrażliwa, sygnał nie zostanie zniekształcony bądź zagłuszony. Typowym ograniczeniem długości kabla pomiędzy dwoma aktywnymi urządzeniami, np. pomiędzy dwoma switchami, albo switchem i komputerem jest 100 metrów. Ethernet to nie tylko kable i Wi-Fi, ale także transmisja optyczna z użyciem światłowodów. Zapewnia ona duże dystanse pomiędzy urządzeniami liczone często w dziesiątkach kilometrów, odporność na zakłócenia, separację galwaniczną itd. Jeżeli sieć komputerową przesyłamy z użyciem takiego łącza optycznego, to typowo w ramach jednego takiego światłowodu mamy jedno połączenie pomiędzy jakimiś urządzeniami, przesyłane przy pomocy światła o jakiejś ustalonej długości fali. Mamy również urządzenia, które umożliwiają zwielokrotnienie takiego połączenia w taki sposób, że na pojedynczym światłowodzie możemy uzyskać wiele kanałów transmisyjnych o pełnej przepustowości, czyli takiej, jaką mielibyśmy używając go klasycznie. Odbywa się to przy użyciu różnych długości fali, czyli różnych kolorów światła do transmisji różnych kanałów, a urządzenia to realizujące to różnego rodzaju WDM-y. Transmitery WDM na ogół używane są na duże odległości, sięgające setek kilometrów.